Policam i zasubskrybować kanał, zalajkować, zmienić ikonę, baner, nazwę. I będzie dzisiaj tylko jedna gierka. Tak, nie, będziemy po prostu kradli rzeczy różne. E, oczywiście egzotyczne. Karątka, to będzie że... e, ...na pasku. Dark Side, like this bitch up jak już ty, się. wysuwa sobie nowe chłopczo, przewracam się, wysuwa sobie nogę, sobie no i biegnę, biegnę, ja biegnę, przewracam się oczywiście, no a co mam robić? przewracam się, biegnę przewracam się, a tak naprawdę było dalej, no i zaraz czy piętrowym wydupcatorem wysadzimy serwer, nie? Mister M. Gaming Play. Gaming Play. Chciałbym Was poinformować. Wiem, że wszyscy oczekiwali się na coś innego, na jakieś inne innego. Ale. Niestety, zakończymy od tego. Musimy na tym skończyć. Będzie coraz to, bo mnie już w końcu przestanę ku drogowi wygrać. Dobre wyjście z progu. Leci, leci, ujej. Ojej, widzowie, co ja zrobiłem najlepszy. dni? Wiem, że wszyscy mamy smutne błyski, ponieważ gramy to. O, oglądacie to. Browsers. To się zmieni, ale musicie zostawić mistrzostką łapkę w górę oraz suba z dzwonem i z mistrzami. I kończymy ten odcinek na tym.